Dzień no. dobry dzieci, co dzisiaj robiłyście tutaj na Polanie Kultury? Uczyliśmy się, uczyliśmy się o Danii. Tak? tak. I czego się fajnego dowiedzieliście? Że, że, że, że wy jeżdżą i, rowerami i, i że rzadko jeżdżą, jeżdżą samochodami, ale po kolei. Dzisiaj na lekcji uczyliśmy się o Danii. Ulubionym pojazdem Dączyków to jest rower. W Danii prawie co drugi dzień pada deszcz. To właśnie w Danii zostały stworzone klocki Lego. Mieszkańcy Danii bardzo rzadko jeżdżą samochodami. Jan Christian Andersen był Duńczykiem. A w jakim języku mówią? Hiszpańskim. niemieckim. Jak to niemieckim, co niemieckim? No w Danii w jakim języku? W dańskim. A dańskim? Fajnie. Chciałabym się nauczyć takiego języka. A przyjdziecie jeszcze na polanę Kultury? Tak! Jeszcze przyjdziemy, na pewno.